Porównaj na osi liczbowej 11,5 i 11,7. Narysujmy oś liczbową. Zaznaczę tylko 11 i 12, bo obie nasze liczby mieszczą się między nimi. Niech tu będzie 11, a tu 12. Wrysuję jeszcze części dziesiąte. Tu mniej więcej jest środek, więc tu będzie 11,5. Zdaje się, że naniosłem pierwszą liczbę, 11,5. Znajduje się w połowie drogi między 11 a 12. Ale naniosę wszystkie dziesiąte. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odstępy nie są idealnie równe, ale trudno. Gdzie więc będzie 11,7? Tu jest 11,5,6,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dziesiątych. Tu jest 11,7. Wartości na osi liczbowej rosną w prawą stronę, dlatego 11,7 jest na prawo od 11,5. 11,7 jest większe od 11,5. I właściwie nie potrzeba osi liczbowej, żeby to stwierdzić. Nasze liczby różnią się tylko jedną cyfrą. Od razu więc widać, że ta jest większa. Mamy 11, a dalej tu jest 7, a tu 5.